Poprzednio, posługując się krzyżem Keynesowskim, przedstawiliśmy graficznie wzrost wydatków rządowych, który był równy zmianie zaplanowanych wydatków globalnych. Przekonaliśmy się, że rzeczywista zmiana, wzrost produkcji przy założeniach, które przyjęliśmy, rzeczywista zmiana produkcji i dochodu globalnego okazała się bardziej znacząca niż zmiana wydatków rządowych. Powiecie może, kejnesizm jest lewicowy, zakłada duże wydatki rządowe. Ja jestem konserwatywny, nie wierzę w keynesizm. A może właśnie wierzycie? Niezależnie od prawicowych czy lewicowych poglądów, chociaż keynesizm częściej jest obrzucany błotem przez prawicę i chwalony przez lewicę, to na ogół prawicowa polityka głównego nurtu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ma charakter keynesowski. Tylko akurat nie z powodu działań na tej zmiennej. Na przykład, kiedy ludzie mówią, że należy rozwijać gospodarkę, obniżając podatki, to prezentują postawę Keynesowską. Jeśli cofniemy się do naszej pierwotnej funkcji… Jeśli nie zrobimy tego, tylko wrócimy do G tutaj… Jesteśmy z powrotem na pomarańczowej linii. Na pierwotnym wykresie wydatków zaplanowanych. I możemy na podstawie tego modelu również przesunąć krzywą w górę, obniżając podatki. Jeśli zmienimy podatki na podatki minus zmiana podatków, to krzywa przesunie się w górę, bo pomnożymy to wszystko przez liczbę ujemną, przez minus C1. C1, krańcowa skłonność do konsumpcji, jak zakładamy, jest dodatnia. A tu jest minus. Kiedy pomnożymy to przez minus, gdy pomnożymy obniżkę przez liczbę ujemną, to jest ujemna zmiana podatków, to cały wykres pójdzie w górę. Wykres pójdzie w górę. W tym przypadku przesunie się w górę. Wysokość zależy od rzeczywistej wielkości zmiany podatków, ale zawsze w górę. A wartość, o którą się przesunie, nie chcę, żeby wykres był zbyt chaotyczny. To są nowe zaplanowane wydatki globalne. Wartość, o którą to się przesunie, to ten współczynnik C1 minus C1 razy minus delta T. Zatem zmiana, wartość, o którą wykres się podniesie, to minus C1 razy minus delta T, jeśli założymy, że delta T jest dodatnia. Mamy więc C1 delta T. Minusy się znoszą. O taką wartość wykres przesunie się w górę. Również Keynesowskie jest powiedzenie, że podwyżka podatków obniża globalną produkcję bo jeśli podwyższymy podatki, nagle to jest dodatnie, to jest dodatnie i przesuwamy krzywą o tyle. Przesunęlibyśmy wówczas krzywą w dół i efektem byłby niższy PKB równowagi. Nie ma zatem znaczenia, czy polityka fiskalna skręca w prawo czy w lewo. Zaznaczę, że wszystko, o czym mówiłem do tej pory, pod koniec poprzedniego odcinka i w tym, dotyczy polityki fiskalnej. To jest wydatkowa dźwignia polityki fiskalnej, a tutaj jej dźwignia podatkowa. Jeśli uważacie, że któraś z tych dźwigni może wpłynąć na globalną produkcję, to oznacza, że uznajecie model Keynesowski. W poprzednim odcinku poruszyłem pewien temat. Niezależnie od wartości zmiany, od tego, jak bardzo przesunie się krzywa zaplanowanych wydatków globalnych, to zmiana naszej produkcji jest wielokrotnością tego. Teraz pokażę, matematycznie, że to wszystko działa. Że wielokrotność w istocie jest mnożnikiem. Cofnijmy się do początku. Teraz będzie trochę matematyki. Przepiszę to wszystko. Mamy więc planowane wydatki. Powróćmy do definicji. Planowane wydatki są równe krańcowej skłonności do konsumpcji pomnożonej przez globalny dochód. I jest to wszystko tutaj. Przejdźmy do pierwotnej sytuacji, nie tej po zmianach. To wszystko nazwijmy B. Łatwiej sobie z tym poradzimy. Niech to wszystko nazywa się B. Potem będziemy mogli podstawić. Wiemy, że gospodarka znajduje się w stanie równowagi, kiedy zaplanowane wydatki są równe produkcji. Wtedy gospodarka jest w równowadze. Ustalmy to. Niech zaplanowane wydatki będą równe... Będą równe globalnej produkcji, która jest tym samym co globalne wydatki i globalny dochód. Teraz możemy wyliczyć dochód równowagi. Możemy go wyliczyć. Mamy y równa się c1 razy y plus b. Zaraz zacznie to wyglądać znajomo. Od obu stron równania odejmijmy c1 razy y. y minus c1y to mamy po lewej stronie, a po prawej. Oczywiście, jeśli odejmiemy C1Y, to zniknie. I to jest równe B. Teraz wyciągnijmy dochód globalny przed nawias. Możemy to zrobić. Zatem Y razy 1 minus C1 równa się B. A teraz podzielimy obie strony przez 1 minus C1. 1 minus C1. To się skraca. Napiszę to tutaj. Uzyskujemy. Werble, proszę. Dochód globalny. Nasz dochód globalny równowagi, globalna produkcja i PKB, będą równe… To się równa… 1 przez 1 minus C1 razy B. Pamiętajcie, B to jest to wszystko. A to co? Może pamiętacie, a jeśli nie oglądaliście odcinka o mnożniku, to go obejrzyjcie. C1 to tu nasza krańcowa skłonność do konsumpcji. Krańcowa skłonność do konsumpcji. 1 minus krańcowa skłonność do konsumpcji, to… Nie wiem, czy już o tym mówiłem. Napiszę to tu, żebyście zobaczyli. C1 jest równe krańcowej skłonności do konsumpcji. Na przykład, jeśli to jest 30%, albo 0,3, to znaczy, że z każdego uzyskanego dolara dochodu rozporządzalnego chcę wydać 30 centów. A 1 minus C1… to można widzieć jako krańcową skłonność do oszczędzania. Jeśli mam wydać 30%, to znaczy, że oszczędzę 70%. Mówię więc, że oszczędzę 1 minus C1. Jeśli wydam 30% tego dodatkowego dolara rozporządzalnego, to oszczędzę z niego 70%. Zatem to wszystko to jest krańcowa skłonność do konsumpcji. Ten cały mianownik to krańcowa skłonność do oszczędzania. A 1 przez to, czyli 1 przez 1 minus C1, a to jest to samo co jeden przez krańcową skłonność do oszczędzania i to jest właśnie mnożnik. Widzieliśmy to parę odcinków temu. Weźmy nieskończony ciąg geometryczny wydatków. Jeśli wydam trochę pieniędzy na jakieś dobro czy usługę, to osoba, która dostanie te pieniądze jako dochód, wyda część z nich zgodnie z krańcową skłonnością do konsumpcji. W tym modelu zakładamy, że ta skłonność jest stała w całej gospodarce przy każdym poziomie dochodów. Ten ktoś wyda część, a osoba, u której wyda te pieniądze, także wyda jakąś część. Kiedy będziemy dodawać wyrazy tego ciągu nieskończonego, uzyskamy właśnie ten mnożnik. To jest równe naszemu mnożnikowi. Na przykład, jeśli b idzie w górę, jeśli wzrasta o jakąś wartość, powiedzmy, że b wzrasta, a może to być skutkiem zmiany dowolnego z tych czynników, może się zmienić eksport netto, planowane inwestycje mogą wzrosnąć lub zmaleć. Wpływ na PKB będzie wynosił tyle, co wartość tej zmiany razy mnożnik. Widzieliśmy to już. Jeśli na przykład C1 wynosi 0,6, oznacza to, że z każdego dodatkowego dolara rozporządzalnego ludzie wydadzą 60%. To znaczy, że krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 40% oszczędzą 40% z każdego dodatkowego dolara rozporządzalnego, a wtedy mnożnik… mnożnik będzie wynosił 1 przez to. 1 przez 0,4, a to jest to samo, co 1 przez 2 piąte, co z kolei jest tym samym, co 5 drugich. Czyli 2,5. W tej sytuacji zobaczyliśmy, że Y Y-równowagi będzie 2,5 razy większe od wartości tego wszystkiego, co oznaczyliśmy jako B. Jeśli zmienimy B o, powiedzmy, miliard dolarów, powiedzmy, że zwiększymy B o miliard. Zwiększymy B o miliard, zwiększając podatki rządowe o miliard. Albo niech cały ten wyraz, łącznie z tym minusem, stanie się o miliard mniej ujemny. Może zaplanowane inwestycje wzrosną o miliard dolarów, na przykład za sprawą polityki podatkowej, gdy pozwolimy, by firmy szybciej amortyzowały swoje aktywa. Możemy też powiększyć eksport netto o miliard. Zwiększenie B o miliard dolarów w dowolny sposób spowoduje wzrost PKB o 2,5 miliarda. 2,5 razy zmiana B. Możemy to zapisać tak. Zmiana Y wyniesie 2,5 razy zmiana B. Przy takim zapisie Gdybyśmy powiedzieli, że y jest funkcją b, to powiemy, nachylenie wynosi 2,5, więc delta y przez delta b wynosi 2,5. 2,5. Chcę pokazać, że to nie jest żadna magia. To właśnie wizualnie reprezentował krzyż Keynesowski. I to opisuje ten sam efekt mnożnika, który znamy z poprzednich odcinków. Nawet wyprowadziliśmy wzór na ten mnożnik.